Hej, hej, tak się składa, że od jakiegoś czasu niestety nie ma żadnych filmów publikowanych przeze mnie na kanale. Mam niestety powód ku temu. Jestem zapracowany potąd. Naprawdę mam kilka projektów i dosłownie nie mam czasu. Idę około pierwszej spać, o szóstej z groszem wstaję i tak mam dzień w dzień. Weekendy tak samo. Po prostu pracy jest potąd. No i na chwilę obecną nie mam czasu, ale zbieram materiały. Cały czas i wrócę oczywiście do montowania, do mojej największej przyjemności. Filmowanie też jest moją przyjemnością, ale największą mam właśnie zmontowanie montowania filmu. Dla mnie, dla was, dla wszystkich. Także czekajcie cierpliwie, niedługo ich będzie sporo, tylko niestety no, no muszę znaleźć czas. Myślę, że tak już niedługo skończę te projekty, które mam i będzie, będzie lepiej.